Jestem w Sanoku ruch ulicy 3 Maja i Piłsudskiego i kamieniczki w kierunku ryneczku tam gdzie pisze ten napis Orange Można dojść do jakiegoś obiektu franciszkanów na ulicy Franciszkańskiej Centrum Sarnoka, ruch ulicy Kościuszki Jagiellońskiej i 3 Maja tam dalej możesz pójść w kierunku Ryneczku ulicą Kościuszki w kierunku banku PKO S.A. widać wszystko odnowione, jest naprawdę ładnie jeżeli jesteś turystą to tylko mogę cię zaprosić ja trafiłem tutaj aż z Wrocławia Schody franciszkańskie niedaleko obiektu, chyba klasztora franciszkanów w Sanoku. Tam na dole zostawiliłem samochód, a okolica wygląda tak. I tam jest dojście do Ryneczku.